Ciekawy problem, kiedy kierowcy zostają powielone skierowania za jazdy po alkoholu, powielone przez urząd, przechodzi pozytywnie pierwsze badania lekarskie, natomiast duplikat skierowania dostaje po paru miesiącach, ale lekarze tym razem traktują to jako następną sprawę, i oczywiście orzeczenie końcowe jest negatywne. I na co zwróć uwagę, a mianowicie na to, że ten kierowca został potraktowany jak recydywista, pomimo, że w ciągu tych paru miesięcy stan zdrowia raczej mu się nie zmienił, czyli teoretycznie zdrowie ma identyczne jak za pierwszym podejściem. Witam przeszukując internet w poszukiwaniu odpowiedzi, natknąłem się na waszą stronkę, Mój problem zaczyna się standardowo, zatrzymanie pod wpływem, skierowanie na badania I tutaj pojawia się kolejny problem Po pierwszym skierowaniu badania lekarskie, brak przeciwwskazań Następnie po około 8 miesiącach dostałem ponownie skierowanie na badania było to już po uprawomocnieniu się wyroku, jednak w dokumentacji widnieje to jako oddzielna sprawa, jako zupełnie inna oddzielna sprawa. I mówiąc prostym wiejskim językiem, lekarz patrząc na dokumentację stwierdził, że Pan dopiero co u nas był, bije Pan rekordy, czy co, tym razem nie dostanie Pan pozytywa. Pozytywa to chodzi o pozytywne orzeczenie lekarskie. I stąd moje pytanie, czy Wydział Komunikacji popełnił błąd? Jakie są procedury wysyłania na badania lekarskie, kto i kiedy może skierować. W przeciwieństwie do badań psychologicznych nie znajdują odpowiedzi w ustawie. Pozostaje mi jeszcze kwestia orzeczenia, jak można domyślać się lekarz powiedział to jak zrobił, to znaczy stwierdził istnienie przeciwwskazań, oczywiście odwołałem się od tego jednak na swoją zgubę. W dalszym ciągu mam istnienie przeciwwskazań, z tym, że wydłużył mi się termin ponownego badania o kolejne 6 miesięcy. I stąd kolejne pytanie, Czy termin orzeczenia odwoławczego jest w jakiś sposób wiążący? To znaczy, czy mogę przystąpić do badań wcześniej? No Okres z tego zakazu sądowego już mi dawno minął. Będę wdzięczny za poświęcenie czasu, analizę problemu, z góry dziękuję. I pozdrawiam. Z relacji tutaj tego kierowcy wynika mi, że błąd popełnił raczej Wydział Komunikacji czy jakaś tam inna instytucja, kierując po raz drugi na badanie, ale za to samo zdarzenie. Czyli gdzieś tam w starostwie coś się tam komuś popierdzieliło, że tak powiem i z nadgorliwości zrobił to drugie skierowanie, wysłał do naszego kierowcy, ale co wtedy powinno być zrobione ze strony kierowcy? No, powinien się po prostu odwołać od tej powtórnej decyzji, wyjaśnić sprawę, no i pewnie skończyłoby się na tym, że to skierowanie zostałoby cofnięte, czyli do drugiego badania by nie doszło, a zostałoby to jedno badanie oczywiście pozytywne. No, gorzej jest, jak już, że tak powiem, im dalej w las, tym więcej drzew Tutaj nasz kierowca zabrnął trochę za daleko i w tej chwili wiążące są wyniki tego ostatniego orzeczenia lekarskiego, przypuszczam, że z jakiegoś Instytutu Medycyny Pracy i wątpię, aby można uzyskać jakikolwiek rezultat pozytywny wcześniej, niż jest po prostu na, napisane yy, napisany termin kolejnego badania na tym orzeczeniu odwoławczym. No oczywiście, nikt nie zabroni Ci się badać w WOMP-ie wcześniej jeżeli masz tylko na to finansowe środki, możesz się badać nawet 100 razy, no 100 razy może się nie zdążysz przebadać, bo terminy tam w WOMPach też nie są jakieś tam z dnia na dzień, ale badać się możesz tyle na ile masz ochotę. Także reasumując to wszystko pomyłki w papierach się zdarzają, sam wiem, bo miałem ostatnio jakieś podwójne księgowanie czegoś, no trudno, no zdarzyło się, zrobiło się korektę i do widzenia i tak samo można było tutaj zrobić w tym przypadku. Niestety nasz kierowca zabrnął troszeczkę za daleko, no w dobrej wierze już teraz mu nikt nie uwierzy, że to było tylko jakiś tam błąd urzędniczy, a nic więcej. Także jak miałeś podobny przypadek, koniecznie mi ten filmik skomentuj poniżej. No, przykra sprawa, ale niestety takie rzeczy się zdarzają. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeżeli chcesz więcej takiej informacji, koniecznie tutaj zasubskrybuj mój kanał YouTube, tutaj gdzieś znajdziesz guziki subskrypcji i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.